No, cześć ekipa, witam wszystkich. Cześć Wojtek, cześć Kacper. Trochę, trochę popadało. Przed chwilą jeszcze miałem taką rozmowę osobistą z byłym policjantem, który niestety poszedł do policji w 2000. W 2000 tak, dobrze mówię. W 2010 roku niestety zrezygnował po dwóch latach i od tej. Potem jakoś mu się życie zmieniło, że znowu chciał do tej policji i się jakoś nie mógł w zeszłym roku dostać. Dajcie znać, czy, czy mnie słychać, bo tutaj to jest podstawa w biznesie w 2010 Jeżeli mnie słychać, to lecimy. Dzisiaj po prostu chciałbym wrzucić parę jakichś takich tematów typowo z multi, tak żebyś coś tam się przy mnie nauczył. Jeżeli ktoś będzie chciał ze mną pogadać, to tutaj ma. Yy, o, tutaj ma oczywiście ma telefon, ale oczywiście nie jest napisane, że to MultiGuru, prawda? Czyli telefon 789-273-335, Ju, już się tylko wpiszę jako MultiGuru i lecimy i, i lecimy z koksem, prawda? Lecimy kochani z koksem. Ktoś mnie tam pytał trochę o pytania z Multiego i żeby było fajnie to dam jakieś 10 pytań z Multiego. Dam jeszcze jakiś, yy, dam jakiś jeszcze innych, tam 10 pytań i yy, będzie OK. Natomiast wracając do naszej kochanej policji, no powiem szczerze, że nie mają teraz lekko, szczególnie wielu policjantów jest na tej ścianie wschodniej. Yy, pilnują naszych granic Naprawdę są to trudne, etyczne sytuacje, prawda, bo z jednej strony powinieneś być jako policjant wrażliwy, empatyczny i tak dalej, natomiast um, czasami trzeba tych ludzi, którzy przejdą już przez granicę jakoś z powrotem tam ich y, przerzucać y, z powrotem. No i... Y nie dziwię się, że niektórzy tam nie wytrzymują, prawda? Są jakieś tam, że tak powiem, dylematy moralne. Natomiast tutaj na tej stronie może zobaczyć, czym się policja obecnie zajmuje, prawda? Czyli akcja Emma. Tutaj taki jakiś cieplejszy wizerunek policji, wizyta Mikołajkowa w szpitalu. Tutaj, prawda, poszukiwanie przestępców, nawet jakaś współpraca z generalnym konserwatorem zabytków, paczka, paczka dla bohatera i tak dalej, i tak dalej, prawda, zbiórka od serca, ciepłe zimowe ubrania, czy powiedzmy policjant po służbie zatrzymał pijanego kiero chcę i yy, przelecę teraz jakieś 10 pytań yy, takich typowo psychologicznych yy, i ewentualnie jak ktoś chce to mówię może tam na czacie czy na, yy, w komentarzu później odpowiedzieć na te pytania. Czyli yy, pierwsze pytanie Pytanie, większość ludzi nie lubi się wysilać dla innych. Czy tak jest, czy tak nie ma? Czy, czy policjant powinien się wysilać dla innych, czy nie powinien? Często odkładam sprawy na później. Czy jesteś osobą, która często odkłada sprawy na później? Um. Przełożeni nie rozumieją, że moja doba ma tylko 24 godziny. W trudnej sytuacji staram się dokładniej planować swój czas. Nie nadążam za tempem życia. Czy policjant powinien nadążać za tempem życia, czy policjant nie powinien nadążać za tempem życia, prawda. Na zakupach zapominam o kłopotach, prawda. No moja żona na pewno na zakupach zapomina o kłopotach. Z tego powodu to mam potem całe szafy różnych torebek, znaczy ona w sumie ma torebek, butów czy innych rzeczy, które są czasami nawet noszone raz, ale przynajmniej 5 minut, że tak powiem o kłopotach zapomina. Czasem długo nie śpię, planując sprawy do załatwienia na zajutrz. A tutaj jest takie pytanie trochę odwrotne: Im mniej myślę o trudnych sprawach, tym łatwiej przychodzi rozwiązanie, prawda? Czyli w zasadzie widzisz, że pytanie jest z tej samej skali, inaczej zadane, prawda? Czyli ten długo nie śpi, planując. Sprawy do załatwienia na zajucz, a inny, mniej myśli o trudnych sprawach, to rozwiązanie łatwiej przychodzi, prawda? I tak Weź się zastanów, co by tutaj Odpowiedzieć Gdybym była abstynentką, znajomi by mnie lekceważyli Mogę to powiedzieć, baba pijana Coś tam sprzedana, prawda? I nigdy nie Odkładam Rozwiązania trudnych problemów na później, prawda? Czyli trzecie pytanie o jakieś zwlekanie, o odkładanie trudnych problemów na później. I rzucę jeszcze jakieś kilka innych pytań. Z innego jakiegoś, ale też się mogą, też się mogą yy, pojawić, tracę pewność, gdy muszę coś powiedzieć do dużego audytorium. Tracę pewność, kiedy muszę powiedzieć coś przed szerokim audytorium. Odcienie tego samego koloru wyglądają dla mnie praktycznie identycznie. No mam nadzieję, że nie jesteś daltonistą. Dość szybko zapominam o doznanych upokorzeniach. Mam swoją stałą porę pobudki, nawet kiedy położę się trudno, późno spać. W trudnej sytuacji często nie wiem co mam zrobić. Prowadzę intensywne życie, no nie powiedzmy, powiedzmy nieseksualne, ale no, załóżmy, że prowadzę intensywne życie towarzyskie. I jeżeli coś mnie bardzo boli, czyli na przykład brzuch, czy ząb, czy, czy głowa, czy coś innego, czy gardło, to trudno jest mi się czymkolwiek zająć, prawda? I jeżeli ktoś ma ochotę, to już po hangoucie skomentuj te pytania pod tym wideo. Być może jeżeli zrobisz to w ciągu 24 godzin po tym hangoucie, to postaram się skomentować i pytań takich typ, stricte psychologicznych, byłoby na tyle. Jeszcze Ci jedno pytanie. Zanim się na coś ostatecznie zdecyduję, rozmawiam o tym z rodziną i przyjaciółmi, aby uzyskać ich zgodę, uzyskać ich aprobatę. No i gdy się źle czuję, to natychmiast szukam czyjejś pomocy. Gdy się źle czuję, natychmiast szukam czyjejś pomocy, także 20 parę pytań, jak masz ochotę, to zapraszam Cię do komentarza. O, niestety nacisnąłem coś, także przy okazji poleciał fajny sygnał, prawda? Lecimy dalej. Także cześć Wojtek, no miałeś mnie dzisiaj odwiedzić, ale naprawdę we Wrocławiu popadał śnieg yy, i wydaje mi się, że dałeś mi tam w sumie ciekawe materiały. Yy, ja sobie to powoli analizuję, ale mówię dzisiaj jakaś taka nie najlepsza pogoda na to, żeby żeby się tłuc kilkaset kilometrów do Wrocławia. Paweł, cześć i pytanie. Panowie, jak myślicie, czy z punktacją na poziomie 148 można oczekiwać czegokolwiek w Kielcach, czy lepiej przenieść do, dokumenty po komisji lekarskiej? Paweł, ja nie słyszałem, żeby w Kielcach były jakieś wielkie problemy z punktacją. Problemy są w Rzeszowie, problemy są tam w Lubinie, przepraszam, nie w Lubinie, tylko oczywiście w Lubli. W Lublinie, ale tam w, Przepraszam, w Kielcach to raczej biorą każdego jak leci. Ja nawet nie wiem, czy to nie podlega pod komendę stołeczną. Nie jestem pewien w tej chwili, chyba nie, ale nie słyszałem też, żeby, żeby ktoś tam zbytnio pajacował. Mówię, jeżeli chcesz jeszcze raz, jeżeli chcesz do mnie zadzwonić, jeszcze jedna literka brakuje. Jeżeli chcesz do mnie zadzwonić, to to jest ten, ten telefon, prawda? 789 273 33. I... Kacper, witam wszystkich. Pytanie od razu. Jeżeli nabór jest 30 grudnia, to w ten dzień, czy będzie również lista? O, dobre pytanie. Jak ktoś wie, to niech odpowie. Daniel, witam. Czy jeżeli mam zdane psychotesty, czy później będę brał udział w jakimś rankingu starający się o dostanie do policji? Tak. Sam multi jest niepunktowany w chwili obecnej, chociaż mam ciche podejrzenia, że jakaś tam nieoficjalna punktacja za to jest. Natomiast będziesz punktowany za WF, czyli test sprawności fizycznej, będziesz punktowany za test wiedzy o policji, będziesz punktowany za rozmowę kwalifikacyjną. Będziesz punktowany za prawo jazdy, za studia i tam jakieś 100 tysięcy różnych innych rzeczy, prawda? Dokładnie tam nie pamiętam za co, ale... I o ile... Nie jest to jakiś wielki problem, być może w Kielcach, czy we Wrocławiu, czy w Warszawie z tą punktacją, to... Jest to duży problem na ścianie wschodniej. Prawda? czy znaczy odwrotnie, ściana wschodnia to jest chyba gdzieś tutaj, prawda? Po, po tej mojej stronie. Ściana wschodnia, Rzeszów, Lublin, Białystok, tam. Tam troszeczkę jest yy, mniej ciekawie. DT, mam pytanie: Czy, jeżeli mam obu strony, nie dosłud do 30 decybeli w 2000... W częstotliwościach 2, 2, 250-500 Hz, a resztę częstotliwości mam w normie, to Komisja Lekarska we Wrocławiu może mnie odrzucić. No, Powiem Ci szczerze, nieciekawy masz ten niedosłuch, bo z reguły niedosłuch jest na tonach wysokich, a nie na niskich, ale nie pamiętam w tej chwili dokładnej normy. Nie pamiętam dokładnej normy, muszę kasznąć. Dobra, udało się. Yy... Dobra, czy komisja Cię odrzuci? Na pewno komisja będzie bardzo podejrzliwa i będzie chciała jakiejś konsultacji laryngologicznej dla sprawdzenia, co się dzieje. Być może masz tylko ten niedosłuch, bo było ucho zapchane albo coś, także powtórzyłbym sobie to prywatnie. Rafał, ile osób teraz przechodzimy? Większość przechodzi. Wojtek, materiały mogę wysłać panu na e-mail, około tysiąc stron, a dawaj Wojtek. Jakby to powiedzieć, damy radę. Yy, Wojtek, jeszcze raz, słuchajcie, na szkole jest ciężko, to, że zdasz etapy postępowania nie znaczy, że wszystko jest za tobą. Dużo nauki i kontuzji, trzeba być mocnym psychicznie. Yy, no niestety... Uważaj na te kontuzje, uważaj na te kontuzje, nie bądź jakiś nadgorliwy w czasie sztuk walki, w czasie treningu ze sztuk walki, łatwo sobie złamać, wywichnąć łokieć, czy tam się potłuc, czy coś tam złego sobie zrobić i często gęsto jest to koniec swojej policyjnej kariery, prawda, Ma mała pociecha, że to jest jakiś związek ze służbą, że Potem parę groszy tam ci dadzą um, odszkodowania, ale policjantem już nigdy nie zostaniesz, prawda? Michał, jeżeli kandydat nie przeszedł psychologa i się odwołał i znowu nie przeszedł na orzeczeniu, jest napisane, że decyzja jest ostateczna. No niestety w zasadzie. Decyzja ostateczna to oznacza dokładnie to, co jest napisane, czyli nie ma się już potem, gdzie odwoływać, prawda? Kiedyś w ogóle się nie można było odwołać od testu multi, natomiast w tej chwili no, z reguły komisja, a w ramach komisji kolejny psycholog podtrzymuje to, co dostałeś wcześniej, prawda? Michał, to znaczy, że nie można drugi raz składać już papierów. To znaczy, zależy o jakie papiery ci chodzi. Czy chodzi ci o kolejne odwołanie od danej komisji lekarskiej, czy karencja, rok. I podchodzisz jeszcze raz, prawda. Nie, nie będziesz pierwszy, czy nie będziesz ostatni, który podchodzi do policji, prawda, po niezdanej rekrutacji, niezaliczonej rekrutacji, prawda. Paweł, ogólnie chciałbym panu bardzo podziękować za wszelką pomoc, bo MS i rozmowa kwalifikacyjna po obejrzeniu wszystkich pańskich filmów to pikuś. Napisz, Paweł, gdzie zdawałeś, ewentualnie czy cię coś zaskoczyło, czy dali jakieś trudne pytania, które które Cię zaskoczyły, prawda? Także tutaj masz ode mnie Aplauz. Aplauz, prawda? No wystarczy, prawda? No wystarczy tego aplauzu yy, Witam, jak to teraz wygląda na MS-ie czy duże grupy, czy małe grupy. Czy dużo osób podchodzi do testów MS-u. Tak jak powiedziałem. Policja w tej chwili łapie kogo może. Sytuacja się trochę zmieniła po tej granicy wschodniej prawda. No niestety to policjanci wspomagają straż graniczną czy tam jakąś inną, inne służby. Z tego, co słyszałem, to yy, wojsko, to tam się tylko trochę tak jakby to powiedzieć troszeczkę, troszeczkę pałęta, prawda. Natomiast na no, policja jest to obowiązek policji, niestety zapieprzają, ale coś takiego właśnie skutecznie odstręcza takich osoby nie za bardzo przekonane do policji, prawda, no bo lepiej sobie tam w ciepełku w domu posiedzieć, prawda, czy w robocie niż stać na zmianę 24 godziny na 24 i pilnować granicy przed emigrantami czy imigrant. Wykałaczka, witam panie Darku. W piątek byłem na badaniach lekarskich i laryngolog mnie odrzucił i kazał zrobić operację przegrody nosa. No, musiałeś mieć duże, yy, duże, że tak powiem, yy, no, duże skrzywienie tej przegrody. No i no nie ma co, po prostu szukałbym jakiegoś lekarza, który by mi, to, by mi to zrobił ten nos, prawda? Z drugiej strony jest kłopot, bo w tej chwili jest stan covidowy i wątpię, czy to zorganizujesz w ciągu paru miesięcy. Do tego dochodzi szczepienie na żółtaczkę, do tego dochodzi... Jakaś rekonwalescencja, czyli nie sądzę, żebyś w ciągu pół roku się wyrobił. Te, te, mam pytanie, czy badanie audiogramem powinno być wykodywane w bezwzględnej ciszy, i tak dalej, czy mogą być dźwięki z pomieszczenia obok? Słuchaj, no możesz to podnieść na komisji. Skończy się to tylko tym, że, że już w ogóle nie będziesz, nie będzie nikt chciał z tobą gadać, bo Czepianie się, że tam ktoś się uśmiechnął, czy nie uśmiechnął, czy tam było tak czy siak, to z góry Cię skazuje na... Po prostu Ci udowodnią, że oni jednak mieli rację, prawda. Jeżeli ta wada, którą masz, wada słuchu, niedosłuch jest rzeczywisty, to nie, po czymś takim to raczej nie przejdziesz, prawda. Natomiast jeżeli coś tam się stało, że nie zrozumiałeś, powiedzmy, tego, te, tych dźwięków, czy coś, czy jakoś się zagapiłeś, to mówię, zrób sobie jakiś niezależny audiogram i w tym momencie masz szansę jakąś, żeby przejść do policji. Wykałaczka, w Poznaniu jest bardzo dużo chętnych, przynajmniej na badaniach. No. Jest koniec roku, także chcą pokończyć pewne sprawy, potrzebują też pewnie przed naborem na 30 Anna, mam pytanie dotyczące multi. Pojawia się pytanie, nigdy nie miałam problemów przez alkohol, no i mam problem, bo była jednorazowa sytuacja, że zostałam zatrzymana, pijana przez policję. <grym> do, do, do, do. No powiem Ci tak, pani Ania, jeżeli to jest twoje prawdziwe imię, kłamać cię uczył, nie będę. Paweł, zdawałem w Kielcach, raczej nie było zaskoczenia, wszystko przebiegło pomyślnie, może jedne jest zaskoczenie na rozmowie kwalifikacyjnej, bo na koniec poproszono mnie, abym odpowiedział Kawał. Finalnie 56 na 60. Muszę Cię pochwalić, bo prawdopodobnie nawiązałeś dobrą relację z tymi rekrutującymi, być może wrzuciłeś jakiś element humoru, prawda? Bez tego kawału, no i zobaczyli, że jesteś swój ziom. A jak jesteś swój ziom, to czemu miałbyś nie powiedzieć kawał, prawda? Powiem, powiem szczerze, że, że też by mnie zaskoczyło, ponieważ ja to znam kawały, ale niestety z brodą, czyli Kain, by zabiła Abla za opowiadanie Starych Kawałów. Anna Nowak. miałam rozprawę w sądzie rodzinnym o demoralizację. Sprawa została umorzona i dawno to uległo yy, przedawnieniu. Jeżeli tak odpowiem, że nie miałam problemu, to skłamie i potem wyjdzie. No powiem Ci Ania tutaj to, że ta sprawa uległa przedawnieniu to nie oznacza, że policja o tym nie wie, czyli być może yy, prawda jest lepszym rozwiązaniem, bo myślałem, że to po prostu był jakiś u ciebie jeden incydent, no, że tam się napiłaś, narozrabiałaś, policja przyszła, yy, policja wyszła, prawda? Mało lat się tam napierdolił, narozrabiał. Natomiast jeżeli to yy, było w sądzie, no to w sądzie rodzinnym, prawda? To no coś, coś tu było na rzeczy, prawda? Czyli boję się, że będziesz miała problemy, prawda? Jeżeli na multiselekcie, to później, podczas tego postępowania sprawdzającego. A niestety mówię, to, że coś tam ci już zostało umorzone, zapomniane, to nie oznacza, że, że policja o tym. Nie wie, czy nie będę pamiętać, czy czy, czy. czy. No mówię, nie wiem dokładnie, co to było, także musisz sobie jakoś tak zrobić rachunek sumienia, czy to była jakaś gruba rzecz, czy. Czy, czy, czy, czy, czy rzeczywiście tylko wybryk młodzieńczy. Ale mówię, do sądów rodzinnych nikogo mało lata nie ciągną, tylko tak, tylko żeby sobie z nim tam żeby go resocjalizować. Yy, Paweł 59 na 60, no widzisz kurde, nie 56 na 60, tylko 59, czyli praktycznie max, jakbyś dobry kawał opowiedział byłoby 60 na 60. Yy, Bartek, dzień dobry panie Darku, dawno mnie nie było, jestem za i wszystko zdane, czekam na nabór 31 grudnia, 161 punktów, pozdrawiam. No i dobrze, no. Dzięki Bartek. Chyba się chwaliłeś na naszej elitarnej. No, nowy rok. Nowy rok, że tak powiem. Znaczy, nowy rok będziesz może jeszcze miał w domu, prawda? Ale. Ale. Szampana będziesz już pił jako policjant. Jakie pytania zadaje psychiatra podczas badań? No, zapytać się, czy chorowałeś na jakieś. Choroby psychiczne? Czy leczyłeś się u psychiatry? Czy w rodzinie ktoś się leczył? Czy były samobójstwa? Czy ty miałeś jakieś myśli samobójcze? Czy palisz? Czy bierzesz jakieś leki? No, w tej chwili psychiatra to jest parę minut, tam dwie minuty wstydu. I jeżeli jesteś normalny ziom, to nie za bardzo wiem, co miałoby się stać złego, żebyś, żebyś opierdolił, prawda. A takie pytanko, ile jest zadań matematycznych na ms ie Znaczy, zadania podstawowe to są trzy, prawda? Są, jedno jest łatwiejsze, drugie jest trudniejsze i trzecie jest jeszcze tam takie już najbardziej trudne, prawda? Także, Także, z tego co pamiętam, to tam trzy są na pewno takie... Takie grubsze, tak patrzę, zaraz sobie popatrzę, czy coś jeszcze jest tutaj, to znaczy to, że są trzy zadania to nie oznacza, że te trzy zadania są na wszystkich wersjach testu, prawda, w każdym razie przeciętnie jest, jest trzy, ale są na przykład takie zadania, takie zadania powiedzmy, kiedy coś tam trzeba policzyć, zapamiętać, prawda, czyli ta opowieść o dziadku, prawda? Opowieść o dziadku, kto tam, co tam dał temu dziadkowi, prawda? Czyli, czyli to, to już nie jest raczej zadanie matematyczne, prawda? Tak patrzę. Patrzę tutaj, no, no, no jest zadanie rozkład alkoholu, prawda? Zadanie obliczyć tam części kurczaka. Zadanie, jeżeli oko 5, to ile kolano? W pewnym załuku mieszka 47 rodzin. Grupa harcerzy wybrała się do lasu na biwak. No, no jest trochę tych zadań, ale mówię, generalnie będziesz miał trzy zadania. Wykałaczka, co zrobić, żeby przegrodek, czy konieczne jest to szczepienie przeciwko szutercy? Tak. Musisz mieć co najmniej dwa szczepienia przeciwko żółtaczce, ale ja bym to robił od razu yy, równolegle. Czyli poszedł się, zaszczepił yy, na tą żółtaczkę, zaczął szczepienie, zaczął organizować sobie jakiegoś tam lekarza, laryngologa, który by ci tego nosa wyprostował i tyle. No. Nie ma innej, nie, nie, jeżeli ci na policji zależy, nie, nie masz innego wyjścia. Kamil, witam, panie Darku, mam dziecko w wieku dwóch miesięcy, czy to będzie miało wpływ na multi, czy można to zataić? To znaczy, yy, Kamil, czy jesteś tutaj samotnym ojcem, czy, czy jesteś w jakimś normalnym tam związku, czy partnerskim, czy, czy, czy, z, czy z żoną, czy coś? No, ja bym tam wcale nie zatajał, mam, mam mówię, moja sytuacja jest inna, ale, ale tego bobasa, którego tutaj widzisz, to... To jest moje dziecko sprzed roku, gdzieś mniej więcej, prawda, i jestem z niego dumny. Z reguły osoba, która już założyła rodzinę, ma dziecko, jest bardziej stabilną emocjonalnie, jest jakąś taką bardziej osobą odpowiedzialną, bo, bo troszczy się nie tylko o swoją dupę, ale o swoje, o swoje potomstwo, prawda. Paweł, pamiętam, że trafiłem na zadanie matematyczne, które pan kiedyś prezentował na live, było to o harcerzach. Dokładnie, Harcerze się łatwo oblicza stwierdzenia Pitagorasa, jeżeli ktoś nie zapomniał, jak wygląda twierdzenie Pitagorasa, to zrobi to w 20 sekund, prawda? Hmm. Dzień dobry, panie Darku, nie wiem, czy mnie pan pamięta, miałem komisję lekarską w Opolu z chorobą przewlekłą jelit, wynik dostałem się, warto próbować, inaczej bym się... Nie dowiedział i zaprzepaścił swoją szansę. Słuchaj, Mazur 15. Cokolwiek nie zrobiłeś, załatwiłeś to elegancko i jestem z ciebie dumny. Glukoza 101, norma do 99. Dla świętego spokoju lepiej popraw. Klasyk 103. Klas, komisja patrzy tylko na wyniki badań i opinie pozostałych lekarzy, czasami na miejscu coś jeszcze sprawdzają, dokonują badania. Raczej patrzą na opinie konsultantów, ale potrafią zmierzyć ciśnienie czy zrobić jakąś, jakieś końcowe badanie. Nie pamiętam w której komendzie, ale była złośliwa baba, która wprowadzała w stres, mierzyła ciśnienie. Ciśnienie miałeś w kosmos i od razu dostawałeś że tak powiem negata. Ale y, bi zabi. Nie pamiętam. Nie pamiętam w tej chwili, która to była komenda. Y, Artur, po strachu tak się bałem, nawet czas na sprawnościowy myślę, że dobry. Minuta 12. Y, minuta 12 sekund, prawda? No i super. no Co ci, co ci mam? Co ci mam powiedzieć? Jedno pytanie, czy, czy ćwiczyłeś coś, czy nie ćwiczyłeś, prawda? Nie pamiętam w tej chwili norm testu sprawnościowego, ale zaraz zobaczymy tutaj. W służbie więziennej mam, no nie mogę w tej chwili znaleźć, ale, ale bardzo dobry wynik. Słuchajcie kochani, myślę, że na dzisiaj starczy. Jeżeli ktoś chce coś tam odpowiedzieć na te pytania, to mam tylko taką prośbę, niech napisze znaczy niech te pyta na te pytania odpowie w komentarzu do tego wideo, tylko ewentualnie napisać, napisać te pytania, bo yy, przeczytałem je trochę w losowej kolejności i potem bym musiał jeszcze raz odsłuchiwać, prawda? Kacperski. Panie Darku, czy ze względu na obecną sytuację związaną z wirusem oraz sytuacją na granicy łatwiej jest się dostać do policji? Jest się łatwiej dostać do policji, ponieważ wiele osób rezygnuje i po prostu obawia się tej służby na granicy. Bo nie wiadomo, ile tam sytuacja potrwa, czy rok, czy dwa, czy pięć i czy będzie przechodziło pięciu imigrantów, czy pięćdziesięciu pięciu, to zabezpieczenie granicy cały czas musi być, a no, Straży Granicznej no nie masz tyle, żeby wszystkich tam wyłapać. TWO już nie tak dobrze, bo 30 na 40, ale jestem zadowolony. Dobra. Słuchajcie kochani, na tym kończę, o, na sam koniec zadam jeszcze jakieś, jakieś pytanie, kurde, a nawet trzy pytania. Pytanie pierwsze, miałem kiedyś ochotę kogoś uderzyć. Pytanie drugie, jeżeli coś zgubię, co bardzo lubię, to szybko udaje mi się o tym zapomnieć. Pytanie trzecie. Trudno mi wyczuć stan ducha innych ludzi i jak podróżuję, to lubię jeździć w nieznane miejsca. prawda? Te ostatnie cztery pytania też możesz wrzucić do tamtych dwudziestu, czyli jeżeli ktoś, że tak powiem, odpowie mi na te wszystkie pytania, to... To, to, to skomentuję. Kamil, ostatnie pytanie. Jeżeli masz jakieś ostatnie, to pytaj, prawda? Kto pyta, nie błądzi, a ja powoli, powoli kończę trans misję, prawda? Także wszystkim, którzy byli, którzy poświęcili trochę swojego niedzielnego czasu, dziękuję. O, moment, nie chce mi się światło. Czy w celu Kamil, Olol, w celu kontaktu z Panem odnośnie przygotowania z multi, czy dzwonić do Pana pod telefon, wiesz co? Napiszę ci, ci maila. Napiszę Ci maila, bo ten telefon służy tylko, on jest tylko wybitnie, yy, wybitnie hangoutowy, prawda. A weź mi tam napisz, który raz dajesz, gdzie, dlaczego chcesz do tej policji. O, tutaj jest mój mail, na którym się najlepiej ze mną. Kontaktować. Multiselek 95. małpa Gmail. .com Mateusz, TWO 36 na 40, TSF 55 na 60. Kilka, plus kilka punktów, niby całkiem sporo, ale na Rzeszów nadal mało. Kurde. No to, to, to powiem szczerze, nie wiem co mam powiedzieć, bo bo praktycznie masz maksiory prawda? 36 na 40 to jesteś w pierwszych 10 TSF, no straciłeś tylko 5 punktów. Kurde, no nie wiem co ci mam powiedzieć, wiesz? Nie wiem, nie wiem. Nie, nie wiem, 91 na 100, no nie masz 91 na 100, masz 9, a dobra, 91 na 100. 55 plus 36 to jest 91, no. Dobra, dobra, słuchajcie, kończę do następnego razu, trzymajcie się, cześć.